Dzień dobry państwu, witam na styczniowym, drugim w styczniu, ale to jak państwo wiedzą na skutek tego, że nie chcieliśmy robić webinarium między świętami a nowym rokiem, drugim styczniowym webinarium w ramach sieci dyrektorskiej, które postanowiliśmy poświęcić tematowi oceniania, no i już słyszę te głosy, że wszyscy teraz mówią o ocenianiu, jest szeroka rozpowszechniona dyskusja na temat tego jak oceniać jaki to ma wpływ na uczenie się uczniów i uczennic. My chcieliśmy się zatrzymać na takim wątku który w naszym przekonaniu jest troszeczkę mniej zagospodarowany w debacie publicznej między nauczycielkami nauczycielami dyrektorami dyrektorkami i też ekspertami. A mianowicie na wątku związanym z rozmową na temat oceniania z tym w jaki sposób wewnątrz szkoły prowadzić na ten temat dialog. Myślę że państwo też doświadczają trudności w tym dialogu które najkrócej mówiąc polegają na tym że nauczyciele z trudem porzucają nawyk określonego takiego jaki w szkole obowiązuje oceniania nawet jeżeli on jest racjonalny i służy uczeniu się. Rodzice też bardzo często protestują ponieważ mają poczucie że tracą kontrolę poznawczą nad rozwojem swoich, swoich dzieci w sytuacji kiedy szkoła coś zmienia w systemie oceniania. Zatem my nie będziemy dzisiaj zajmowali się jakimiś pomysłami paradygmatami związanymi z tym jak oceniać a skupimy się bardziej właśnie na prowadzeniu tego dialogu, który w naszym przekonaniu jest absolutnie podstawowym warunkiem, żeby szkoła odpowiedziała sobie na pytanie co chce zrobić z procesem oceniania i czy w ogóle cokolwiek chce robić w ramach jakiegoś społecznego konsensusu i takiego wspólnego przekonania, że że potrzebujemy tutaj tej zmiany dokonać, czyli właściwie chcemy się skupić na tym jako jako ocenianiu, rozmawiać. Za chwilę powiem o naszych dzisiejszych prelegentkach, które sporo na ten temat mają do powiedzenia z własnego doświadczenia, ale też z przemyśleń. Ale zacznę od naszego, naszego a właściwie gospodyni, Centrum Edukacji Obywatelskiej, fundacji, która działa w systemie edukacji, na której łamach, stronach, witrynach internetowych możemy się tutaj w naszej sieci spotykać na tym slajdzie który za każdym razem pokazuje i dlatego mam trudność co właściwie z niego czytać ale mogą państwo zobaczyć różne imponujące cyfry które pokazują zasięg oddziaływania centrum edukacji obywatelskiej chcemy w ten sposób powiedzieć że wiemy coś o oświacie że współpracujemy blisko z wieloma szkołami, dyrektorami, dyrektorkami, nauczycielami i nauczycielkami, będącymi bywalcami naszych programów i szkoleń, a o tych programach i szkoleniach też dwa słowa. Przede wszystkim bardzo serdecznie jak zawsze zapraszamy na nasz blog, na Facebooka Fundacji CO, na który warto się, warto go tam polubić i dostawać bieżące informacje jeśli ktoś w ogóle z Facebooka korzysta i zaglądać na naszą stronę też w moim przekonaniu warto bo można się dowiedzieć o tym co jest w drugiej i trzeciej kolumnie czyli o szkoleniach które proponujemy dla nauczycieli nauczycielek i też dyrektorów a także programach które zmieniają pewne określone obszary funkcjonowania szkoły i w których dyrektor może zyskać sporą pomoc w bezpłatną o co chcę podkreślić ponieważ programy co finansują sponsorzy w zdecydowanej większości pomoc w, we wprowadzaniu takich zmian jakie chcecie wprowadzać w wielu różnych ważnych obszarach o których właśnie na tych stronach możecie przeczytać naszych. Tutaj są nas, nasi partnerzy i patron medialny, dyrektor szkoły, znany państwu, znany państwu miesięcznik, ale też polsko-amerykańska fundacja wolności, która od dawna towarzyszy naszym, naszym działaniom i je finansuje, okazując nam zaufanie. I partner, który pojawił się, w, bardzo z tego się cieszymy, w ubiegłym roku cieszymy się z tego że się pojawił choć pojawił się w ciężkich okolicznościach bo NRC jest podmiotem który zajmuje się promowaniem uczeniem wspieraniem działań które służą w pomaganiu uchodźcom osobom które znalazły się w kryzysie uchodźczym no a przecież jak wiemy mamy ich w szkołach Także tak samo jak w społeczeństwie, po prostu bardzo, bardzo wiele naszych gości. I NRC tym się właśnie zajmuje i tą część naszej aktywności wspiera. Dwa słowa jeszcze o przedsięwzięciu, które w tej chwili jest, jest realizowane na nienabór. To są studia podyplomowe liderów oświaty. I tutaj skorzystam z faktu, że wśród prelegentek jest absolwentka i dyrektorka, konsultantka prowadząca zajęcia podczas studiów, czyli Beata Kasprowicz i obecna i obecna uczestniczka, Katarzyna Zawojska. Czy mógłbym was prosić o dwa słowa na ten temat? Kasiu, może o tym, co, co tam, jak tam korzystasz? Dla mnie przede wszystkim ważne jest to, że studia mają zróżnicowany sposób organizacji. To znaczy jak każdy z nas tutaj pewnie dzisiaj zgromadzonych odczuwam permanentny brak czasu. Coś takiego jak mój dobrostan to jest walka o niego po prostu. Więc to, że studia to są zjazdy i spotkania seminaryjne w małych grupach to jest online, to jest dla mnie wielki plus. Z jednej strony to, z drugiej strony to, że są to małe grupy, w których jesteśmy bliżej siebie i mamy ze sobą taki bezpośredni kontakt, czasem wręcz telefoniczny, to też jest bardzo ważna sprawa. Natomiast sam fakt spotkań, pomijam to, że często spotykamy się w przemiłych okolicznościach przyrody, bo czasem nasze wyjazdowe spotkania są naprawdę w tak pięknych miejscach, że ten weekend bardzo intensywnej nauki, bo trzeba sobie powiedzieć, że ten czas spędzony na splo to jest czas zawsze bardzo, bardzo intensywny, wypełniony od rana do wieczora często po brzegi, naprawdę w okolicznościach jakichś pałacykowych, parkowych i innych i w miłym towarzystwie dyrektorów, dyrektorek, z którymi można porozmawiać i o swoich bolączkach, trochę ponarzekać, trochę się pośmiać, trochę pomyśleć sobie co zrobić, jak się wróci. Po weekendzie, więc wraca się z pomysłami. To jest duży, duży plus. Ale wraca to... się z pomysłami. Wraca się to z ważne. pomysłami. Wraca się z pomysłami, a żeby było ciekawiej, trzeba bardzo uważać, żeby. Nie wejść do szkoły i tuż za progiem gdzieś, żeby z za ściany, za drzwi nie usłyszeć, no dobra, znowu przyjechała i znowu coś wymyśli. Także to, to trzeba tak mieć na uwadze, że, że te pomysły trzeba trochę sobie też umieć przystopować i dawkować potem swoim nauczycielom, bo przy, przy, przywozi się ich całe mnóstwo, głowa po prostu paruje uszami. Natomiast ważne jest to, i bardzo często też mówi się o tym, kiedy się tam spotykamy że my możemy ze sobą tam cały czas rozmawiać. My cały czas doświadczamy siebie nawzajem doświadczamy swojej pracy. Jeśli nie wiem, dzielimy się dobrymi praktykami, to czasem siedząc po drugiej stronie i słuchając dobrej, dobrej praktyki sobie myślimy, kurczę, przecież ja też to robię, a więc ja też mam dobre praktyki. To nie jest tak, że ja za mało, że jeszcze nie tak, że, że jestem po prostu dyrektorką, dyrektorem w drodze, poszukującym i to jest moja wartość. Dla mnie to jest największa korzyść, że wzmacniam się tam tak wewnętrznie, że w te chwile takiej bezrodności, bezsilności wywołanej różnymi czynnikami w naszej pracy, po prostu tam mi mijają, bo myślę, ludzie mają tak samo jak ja, niektórzy wręcz nawet czasem mają gorzej, a ja wcale nie jestem w złym miejscu, tak? Jestem tu, gdzie jestem. Czyli dobrostan, wzmocnienie, dobre praktyki, spotkanie z koleżankami i kolegami i, mimo a, i mnóstwo no inspiracji. Jasne, i odpoczynek o to Mimo też wszystko. Ważne. Dzięki. Beato, czy ty mogłabyś powiedzieć dwa słowa o systemie, ale dosłownie dwa słowa. Dwa słowa, ponieważ tak, to są studia inne od innych, niepowtarzalne. Ja wprawdzie ileś lat temu kończyłam, ale, ale one wcale nie są takie same jak były. Jako dyrektorka, konsultantka, podobnie jak Kasia, uczę się też na tych studiach. Przekazując, co wiem, ale uczę się, ale studia od innych dlatego, że to Kasia już powiedziała, że są grupy seminaryjne, takie. Mniejsze, w których chcemy i staramy się, żeby dyrektorzy czuli się na tyle bezpiecznie, żeby mówili o swoich problemach, o tym, co się dzieje. Jest oprócz tego takie przedyskutowanie, przetrawienie może nawet wykładów i spotkań warsztatowych na kursie internetowym online i tam właśnie w tych grupach seminaryjnych. No i staramy się, uczymy się przeprowadzać dyrektorów od początku, od pomysłu do wprowadzenia zmiany do tego, czy może się uda, a może się nie uda, bo też są takie przypadki, ale my, my jakby zwracamy uwagę i kładziemy nacisk na to, żeby ten, żeby każdy z dyrektorów miał takie i wicedyrektorów, i wicedyrektorek, bo, bo też jest to dla wicedyrektorów, żeby miał takie poczucie w jaki sposób wprowadzać zmiany, żeby miał też taką wiedzę, umiejętności i na tych warsztatach dostaje materiał, ale później w jaki sposób wprowadza tą swoją zmianę. W szkole i tego, tego się uczymy, tego przekazujemy sobie. Ja widzę tu kilka nazwisk koleżanek, które kończyły, bądź są w trakcie znajomych na czacie w studiów podyplomowych i zachęcamy, zapraszamy. To jest półtoraroczna przygoda. Naprawdę bardzo. Danusia zresztą, która tu jest, przepraszam, wspólnie z nami też mocno pochyla się i poszukuje niesamowitą właśnie ilość materiałów, artykułów, tłumaczy. Jacek Strzemieczny, który czuwa też nad taką naukową Wersją, że tak powiem, żeby nie być też oderwanym, to, no, to nie są pożółkłe kartki, które gdzieś sprzed lat wyciągamy, tylko to są rzeczywiście najnowsze treści dotyczące nauczania i uczenia się, coś, co jest najważniejsze w szkole, przywództwa edukacyjnego, czyli właśnie tego, jak w tym kierunku nie, nie menedżera, tylko tego edukacyjnego przywództwa czy przywódczynie i jak wprowadzać zmiany. Bardzo dziękuję za informacje z pierwszej ręki i powolutku będziemy przechodzić do meritum nasz, chociaż właściwie to też jest meritum, bo rozwój dyrektora jest czymś, czego nie możemy pominąć. Na tym slajdzie, na tle tego slajdu chcę powiedzieć dwa słowa nie tylko o tym, że zachęcamy do zadawania pytań na czacie, ale też zachęcamy do dzielenia się różnymi spostrzeżeniami, dobrymi praktykami, op opiniami Prelegentki będą mają dostęp do czatu i ja też i w związku z tym możemy się odnieść, jeśli uda nam się, bo też często bywa tak, że to jest trudne. Jeśli uda nam się na bieżąco odnosić do tego, co się będzie pojawiało na czacie, to będziemy próbować. Natomiast z całą pewnością państwo mogą też czytać i się tam wymieniać. Czat służy też do rozmowy, jak wiadomo. Nie tylko między nami i państwem, ale też między państwem, do czego bardzo, bardzo zachęcamy. Jest to okazja do tego, żeby wymieniać, no co prawda, niezbyt pewnie długie, bo czat nie znosi zbyt długich wypowiedzi, ale pewne spostrzeżenia, opinie, i to też uczestnicy często sobie cenią, że mogą się z tym spotkać. A propos naszego kontaktu, chcę jeszcze powiedzieć, że to już jest drugie webinarium, kiedy zapisy realizujemy poprzez takie narzędzie zapisy co.org.pl. Pewnie na trzecie się jeszcze pojawi, chociaż nie już się nie musi pojawiać, bo skoro tu państwo jesteście, to znaczy, że weszliście na, te, na tę zakładkę naszą, gdzie można się zarejestrować i wtedy, kiedy państwo będą logowali się do tego do tej strony, to nie będziecie musieli przy kolejnych webinariach wpisywać wszystkich danych, bo system za państwa to, to uczyni. To jest nowa rzecz. W związku z tym oczywiście czasami sprawia kłopoty, stąd pojawiały się opóźnienia z wysyłką zaproszeń. Już konkretnych linków na webinar, ale bardzo zachęcamy, żeby państwo z tego korzystali. Tam również można pobrać w tym systemie zaświadczenie. Jeśli państwo się gdzieś zapiszą i potem zarejestrują i będą na wydarzeniu, w którym, z którego wystawiane jest zaświadczenie, tak jak z tego webinarium, to będzie można w tym systemie, logując się po prostu na swój profil, takie zaświadczenie pobrać. Nie będziemy musieli już tutaj na czacie zamieszczać, zamieszczać linków. Jakby państwo mieli z tym jakiekolwiek kłopoty, to proszę pisać i będziemy je rozstrzygać. No i już dosyć wszelkiego rodzaju wstępów. Bardzo się cieszę ze spotkania z prelegentkami. O Beacie i o Kasi już wspomniałem. A propos PLO są też osobami, które mają za sobą doświadczenia związane z rozmową w gronie pedagogicznym, ale też z rodzicami na temat oceniania, z próbami wprowadzania zmian które napotykały na rozmaite rafy, stąd to doświadczenie wyobrażam sobie może być dla państwa dla państwa użyteczne. Są no, po prostu praktyczkami w dobrym tego słowa znaczeniu, ale też osobami, które refleksyjnie do tego działania podchodzą. No i mamy także Danusię Sternę, którą pewnie państwu nie trzeba szczególnie przedstawiać. Danusia nie jest dyrektorką, ale to mam... Ale była. Danusia też już nie jest nauczycielką, ale była. Ale byłam. I na dodatek poświęca mnóstwo swojej energii wciąż na zastanawianie się nad tym, jak tutaj zrobić tak, żeby uczniowie mogli dzięki pomocy nauczycielek i nauczycieli lepiej i skuteczniej się uczyć. Stąd na pewno Państwo mieli do czynienia z rozmaitymi pisemnymi albo ustnymi nagranymi w różnych formach wypowiedziami danki mieli państwo styczność. A tutaj chciałbym skorzystać z takiego twojego przebogatego doświadczenia jeśli chodzi właśnie o pracę z ludźmi w szkołach wokół spraw związanych z ocenianiem akurat jak rozumiem twoją specjalnością i taką ważną dla ciebie ideą jest ocenianie kształtujące, ten ok co z całym jego przyrządowaniem. Ale tutaj mniej będziemy poświęcać uwagi temu narzędziu, bo mnóstwo na ten temat materiałów można znaleźć na twojej stronie, na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej. Propozycje dotyczące wspierania takiego procesu w szkołach realizowane są w ramach całościowego rozwoju szkoły, w ramach Centrum Edukacji Obywatelskiej, z którego to procesu można skorzystać zgłaszając się do nas. Zatem o tym mniej będziemy mówić, a więcej o tym jak właściwie się rozmawia z nauczycielami do jakich prowadzi to skutków, co jest dobre, co jest dobrą praktyką, co nie służy refleksji. No bo tak jak powiedziałem na początku ten dialog jest chyba kluczowy, żeby wszystkie osoby, które są zainteresowane takim procesem jak ocenianie, a więc grono nauczycielskie, grono rodzicielskie i grono uczniowskie, żeby mogły się na ten temat wypowiedzieć, a ta rozmowa prosta nie jest jak wiadomo. I chciałbym zacząć od takiego dania wszystkim naszym słuchaczom obrazu tego jak wyglądają konkretne historie szkół, które się nad tym wątkiem zatrzymują. Nie historie w ogóle od ich wybudowania, tylko bardziej historię tej debaty o ocenianiu jakiegoś rodzaju namysłu o ocenianiu niewolnego od pewnie raw, trudności zatrzymań, ale toczącego się i dlatego chciałbym was o to bardzo poprosić i rozpocznę od Kasi szkoła w Stoku nie do końca. O, okej. Okay. Obok Białego Stoku. Obok Białego Stoku. Chociaż ja z Białego Stoku. Mała wiejska szkoła, niespełna współuczniów uczniów w tej chwili. Malutki, ciasny budynek w niezbyt przyjaznych okolicznościach wokół, bo jakieś tam fabryki hurtownie. Jestem dyrektorką czwarty rok, tu ktoś niedawno na czacie pisał, że jest w trakcie pierwszej kadencji, to zupełnie tak jak ja. Tyle tylko, że ja wcześniej przez wiele, wiele lat, bo łącznie chyba kilkanaście, byłam wicedyrektorką, najpierw w szkole niepublicznej, a później w bardzo dużej szkole publicznej w stoku. I w zasadzie nie można historii szkoły, w której obecnie jestem dyrektorką, oddzielić od tego, co się zadziało wcześniej ze mną, ponieważ ja miałam to szczęście, nie wiem, po prostu Pan Bóg, opatrzność, nie wiem, zależy kto w co wierzy, czuwał nade mną, bo już w drugim roku pracy trafiłam do Polskiego Stowarzyszenia i Animatorów Klęsa na warsztaty. I mam wrażenie, że to był moment, który ukształtował mnie jako nauczyciela, ponieważ tam się mówiło o tym, że wszyscy są zdolni, że wszyscy mają jakieś talenty, że, że każdy coś potrafi, że to nie jest tak, że jest ktoś, kto nie potrafi nic. I to spowodowało, że ja od samego początku byłam takim nauczycielem, który zastanawiał się trochę nad tym co robi i po co to robi. Ale i tak i tak doszłam w pewnej chwili do ściany, do takiej ściany, która spowodowała, że zaczęłam się zastanawiać po co ja stawiam 27 stopni, ja uczę języka polskiego, nauczono mnie 27 ocen, 5 z tego, 5 z tego, 7 z tego kartkówki sprawdziane i, i, i te prace domowe i to wszystko trzeba ocenić, nie dość, że byłam zarobiona po pachy, to jeszcze w dodatku zaczęłam się zastanawiać jaki to ma sens, a po drugiej stronie widziałam dzieci, które mam wrażenie też stały pod ścianą. Ja nie stawiałam złych ocen, stawiałam bardzo mało jedynek, ale, ale jednak czułam, że coś jest nie tak i w momencie, w którym Znów przypadek zrządził. Szkoła, w której byłam wicedyrektorką trafiła do programu szkoła z klasą 2.0. Ja zostałam zaproszona na szkołę letnią w Ustroniu. Tam po raz pierwszy spotkałam się z Danusią Sterną i spotkałam się z ludźmi, dyrektorami, dyrektorkami, którzy już działali bardzo mocno w okeju, a ja w ogóle nie miałam pojęcia jeszcze czym ten OK jest. Tam metodnik, jakaś technika patyczków. Ten metodnik, z którym ja wróciłam wtedy z ustronia, to była dla mnie relikwia po prostu. Ja wróciłam z relikwia a przyszłam z nim do szkoły i pokazywałam swojej dyrekcji: zobacz, tu kartki, tu wiesz, to się robi tak, to tak. to Ja byłam zafascynowana tym, i poszłam na kurs naj z kształtującego. Kursy no można przejść różnie. Można przejść tak, że można pisać tylko sprawozdania, ale można przejść tak, żeby naprawdę się czegoś nauczyć. Ja przez cały rok eksperymentowałam, to była klasa czwarta, równocześnie wprowadzając TIK, bo to nie były takie czasy jak teraz. Ten TIK jeszcze nie był powszechny, to było kilkanaście lat temu. I metoda projektów. Po trzech latach, wtedy jeszcze egzamin był po klasie szóstej, z lękiem czekałam na wyniki egzaminów, bo nie uczyłam pod egzamin miałam klasę bardzo zróżnicowaną uczniów z opiniami o szczególnych uzdolnieniach. Klasa 28 osobowa uczniów z dyslekcją rozwojową kilku jeden z dysgrafią generalnie bardzo bardzo zróżnicowana i dość skomplikowana klasa. A ja byłam wicedyrektorką na którą patrzyła cała szkoła no bo sobie chodziłam z jakimiś metodnikami z jakimiś patyczkami wymyślałam jakieś idiotyzny w oczach niektórych tak no bo dzieci nie podnosiły ręki bo, no bo można było poprawiać wielokrotnie kartkówki a nie tylko raz. I koniec i to niekoniecznie było przychylnie postrzegane przez moje koleżanki i kolegów. Natomiast te wyniki kiedyś przyszły i ta klasa miała 80 ze sprawdziany z języka polskiego w dużej państwowej szkole z tysiącem wtedy uczniów. To był sukces ale w tej szkole obrócił się przeciwko OK. -owi. Nie będę mówić o tym dlaczego, bo, bo to za dużo czasu by nam zajęło, natomiast przyczyn było na pewno bardzo wiele, e, natomiast e, ja wtedy postanowiłam, że skoro nie mogę jako wicedyrektorka i nauczycielka to w takim razie zostanę dyrektorką nauczycielką i uparcie do tego dążyłam. I tak się zaczyna historia mojej szkoły, bo stworzyłam koncepcję, przedstawiłam ją na konkursie i to nie jest tylko papier dla papieru, tylko ja naprawdę tę koncepcję realizuję. Covid mi trochę przeszkodził. To nie był dobry moment na wdrażanie zmiany edukacyjnej. Natomiast mimo wszystko to się zaczęło dziać. Oczywiście, Zastałam szkołę, czy znaczy nie oczywiście, zastałam szkołę z ocenami od 1 do 6 w klasach 1-3. Zastałam szkołę, w której nauczyciele mówią: ale co zmieniać? To wszystko jest dobrze, Przecież wszystko jest w porządku. Rodzice nie chcą tego, żeby nie było stopni. To rodzice oczekują, żebyśmy stopnie stawiali. I tak doszliśmy teraz do takiego punktu i śmiem twierdzić, że w dużej mierze pomogło mi w tym splo doszliśmy do takiego punktu, że ja dojrzewam jako dyrektorka, która y, przestaje mieć pretensje do siebie, że coś w danym momencie z, z, z, jakby stoi w miejscu albo cofa się o parę kroków, to znów nagle idzie jakimś rozpędem do przodu i znów się zatrzymuje albo się cofa, bo bywa różnie, więc przestaje obwiniać siebie i dręczyć siebie, że to jest moja wina. Nie dręczę przez to też moich nauczycieli, po prostu w końcu w tym czwartym roku mojej bytności w tej szkole, a weszłam do niej z zewnątrz w końcu zaczęliśmy o tym rozmawiać. Może nie przyniosło to jeszcze rezultatów takich systemowych, takich globalnych. Są i takie drobne zmiany już są w systemie i w statucie już powoli są wprowadzane. Coś się dzieje. Natomiast my przede wszystkim zaczęliśmy rozmawiać zaczęliśmy mówić ja przestałam używać y, y, wyrażenia ocenianie kształtujące czy ocena kształtująca, bo to nauczycieli w jakiś dziwny sposób przeraża. To się kojarzy z, wy, z wypracowaniami, mimo że ja mam zupełnie doświadczenie, a ja mówię o tym doświadczeniu, ale to mnie dociera, oni w to nie wierzą. Y, w związku z tym staram się mówić ocena motywująca. Tak, Ocena motywująca ucznia. Wciąż spotykam się z tym, że zmniejszenie ilości wystawiania stopni czy inny sposób prowadzenia kartkówek czy sprawdzianów. Że to nie motywuje uczniów tylko wręcz przeciwnie. Bo nauczyciel ma w głowie to że on musi widzieć efekt w postaci oceny i uważa że to jest finał. Cały czas wydaje się że to jest finał jedynka dwójka czy piątka a szóstka to już w ogóle super, że to jest koniec, to jest dowód mojej pracy. Zaczęliśmy o tym mówić, Zaczę, zaczęło się to, co my, mnie się wydaje, że nauczyciele moi zaczęli być bardziej empatyczni, zaczęli trochę bardziej wsłuchiwać się w uczniów, ale przede wszystkim zaczęli słuchać mnie. Bo ja mam wrażenie, że oni mnie na początku nie słuchali, oni po prostu wybudowali taką ścianę, nie, bo nie, bo było dobrze. Myśmy robili wszystko dobrze, więc po co mamy coś zmieniać? Oczywiście, że różni są na różnym etapie rozwoju i to też już umiem akceptować. To danie sobie prawa jako dyrektorce, że ja mogę popełniać błędy. Oni mają prawo do popełniania błędów. Każdy ma swoje tempo. Tu plan Artoński też mi bardzo pomógł. Tam fajnie się mówi o, o tym, że nie wszyscy, nie to samo, nie tak samo i nie w tym samym czasie. To jest coś co ja sobie stale powtarzam w głowie. Kiedy nauczyciele przychodzą to sami tacy bezradni, bezsilni czują, że ich praca nie przynosi efektów, też im to powtarzam o uczniach, że nie wszyscy i nie tak samo, nie w tym samym czasie, bo naprawdę to, to jest szalenie ważne. Więc taka jest nasza historia, ona trwa. Jak się skończy? Myślę, że nie skończy się razem z moim udziałem w splo. No tak, rozumiem. Bardzo dziękuję za to doświadczenie, bo świadectwo właściwie swego rodzaju dialogu o ocenianiu, bo ja rozumiem, że właściwie nie tyle koncentrujesz się na tym, żeby dokonać jakiejś opisanej, systemowej i całościowej zmiany, Ile właśnie, żeby wywołać refleksję tym dialogiem. Stałam ja się na wiem. tym koncentrować. Na początku uh -huh. byłam sfoksowana właśnie na to, żeby to była zmiana opisana, nazwana, robiłam, szko tak, robiłam szkolenia z OKEA, z neurodydaktyki, ja też jestem po studiach podyplomowych z neurodydaktyki, z metodyki plans z indywidualnych stylów uczenia się, z planu dartońskiego, żeby pokazać różne perspektywy, które tak naprawdę prowadzą cały czas do tego samego, do tego, żeby dziecku chciało się chcieć. Tak, Jasne. ale to nie pomagało. W związku z tym stwierdziłam, że to nie ma sensu. Chodzi o to, nie jest ważne kto i jak to zrobi. Ważne, żeby efekt był właśnie taki, że dzieciom będzie się chciało chcieć. I teraz Jasne. każdy ma wybór i jakby rozmawiamy o tym, kto chce, jak, co mu się udaje, co nie. Jeśli się nie udaje, to co możemy do, to zrobić, jak sobie wzajemnie możemy w tym pomóc. Więc no, to moje podejście się zmieniło zdecydowanie. Jasne. A jak to jest u Ciebie, Beata? Tu była szkoła pod stokiem. Tu mamy szkołę z Malborka dużą. Tak dużą szkołę 540 uczniów w nowoczesnym budynku. Pięknym, nowym, można by powiedzieć, nieciasnym, ale problemy podobne jak pewnie w wielu szkołach, kiedy dyrektorowi się coś chce zmienić i chce coś innego wprowadzić niż wydawałoby się do tej pory skutkujące, w, jeśli chodzi o nauczycieli i sposób oceniania. I to się zadziało kilka lat temu. To dosyć, dzisiaj z takiej perspektywy, można powiedzieć, dosyć przezabawna historia, ale wtedy rzeczywiście były była, była taka trochę porażająca, w tym znaczeniu, że byłam ze swoją koleżanką wicedyrektorką, a Wrzesień, początek, stwierdziłyśmy, że już czas na to, żeby zamiast w 1-3, przepraszam, tak jeszcze dopowiem, w 1-3 były słoneczka, nie było wprawdzie ocen wystawiania cyfrowy, cyfrowego, ale były słoneczka czy buźki, powiem wam, że ja już nie pamiętam, bo to było rzeczywiście kilka lat temu, ale to i tak sprowadzało się do tego, że dziecko było, że tak powiem w takiej y, y, okienku, że dostało dwa słoneczka, trzy słoneczka, buźkę taką, buźkę taką, to to oczywiście było opisane, czyli nic i też już był taki pomysł, że no skoro słoneczka to właściwie można te słoneczka zamienić na cyfry, bo tak jest w innych szkołach, tak moi nauczyciele przychodzili, no już kilka lat wprowadzamy ocenianie kształtujące, więc może warto by było iść do przodu, a nie się cofać. I rzeczywiście postanowiłyśmy po takich rozmowach w gronie na razie tylko we dwie, wicedyrektorka i ja, że, że wprowadzamy to, to, to ocenianie opisowe w klasach 1-3. No mamy możliwości, wprowadzamy. No ok, wprowadzamy. Zmiany w sierpniu były w statucie, czyli tak troszkę inaczej niż tutaj Kasia przedstawiła. Mniej rozmów, ale wprowadzamy, bo już Dobra, słuchajcie, wyjeżdżamy na OSKO, to jest zawsze we wrześniu kongres ogólnopolski, wyjeżdżamy i dostajemy telefony od przewodniczącego mojego rady rodziców, że no tutaj się w klasie trzeciej jest lista z podpisami rodziców, którzy są za tym, żeby jednak wycofać się z tego oceniania opisowego. O kurde, mówię, Gosia, słuchaj, no to mamy y, kolejne, kolejne listy. Zaczęły się z podpisy z, listy z podpisami rodziców przeciwnych. Ja mówię, o kurcze, piąta kolumna, nic więcej, tylko nie ma dyrekcji. Aha, dzieje się. Przyjeżdżamy do szkoły, co się dzieje? Pytamy się wychowawczyń, tak na razie doraźnie, o co chodzi? No nie wiemy, rodzice sami przyszli do nas, bo to wiesz, wrzesień, zebrania i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie, no dobra, to robimy spotkanie. Z nauczycielkami, akurat same panie, zrobimy spotkanie z nauczycielkami w 1-3, o co chodzi, co się zadziało. Warsztatowo pytamy się, rozmawiamy. Konkluzja tego spotkania, tego tych warsztatów jest taka, że wiecie, no my byśmy bardzo chciały, tak mówią moje koleżanki, ale, yy, ale to rodzice nie chcą. To oni przecież te podpisy z listami i tak dalej, nie? To rodzice nie chcą. No dobra, to bierzemy rodziców na tapetę, skoro wy tak chcecie. Dogadały się też w zespołach dziewczyny, jak z, już tak organizacyjnie w dzienniku zapisywać, bo dziennik elektroniczny, jak te wymagania opisać i tak dalej, no to robimy spotkanie w dziennik z rodzicami. Pamiętam wtedy tą książkę pierwszą wydałaś, damusiu taką fioletową też ocenianie kształtujące w praktyce. No i robimy słuchajcie, to spotkanie z rodzicami, z przedstawicielami każdej z tych klas, po krótce, no, dyskusja o czym itd. i tak dalej, rodzice mówią, ale wiecie, panie, to my tak byśmy nawet może chciały, chcieli, ale z tego, co mówicie, ale to dzieci nie chcą, to dzieci nie będą wiedziały, o co chodzi w, tych oce, w tym ocenianiu opisowym. a tak mamy krótko i ja mówię, słuchajcie, no to ja słyszałam, że to by podobno. I tłumaczymy, i tak, no. ja mówię, słuchajcie, dzieci w tym wszystkim to mają najmniej chęci do tego, żeby dostawać jedynki, dwójki, trójki, czwórki czy piątki. Więc y, rodzice dostali y, skserowane strony dotyczące właśnie oceniania opisowego, na czym to polega, zadanie domowe dostali, może to nie do końca, ale do, nie powiedziałam, że ich nie ocenię tylko mają sobie poczytać właśnie zadanie dla chętnych i takim, takim właśnie krótkim, że tak powiem, w tej krótkiej mojej opowieści takie wiecie, spychanie jeden y, na drugi, jeden na drugi, co, kto, to nie my, my chcemy, ale to oni, to nie my, to i wtedy pamiętam y, też y, właśnie to, co to Kasia powiedziała, co, co istotne y, przeszliśmy w, na ocenianie opisowe w klasach 1-3 ale też było spotkanie warsztatowe, zaprosiliśmy tutaj z, a propos też neurodydaktyki, jak oceniać dla rodziców. Pamiętam, że wtedy też rozmawialiśmy o tych takich naukowym podejściu, co motywuje uczniów. I to było rzeczywiście rozpoczęcie takiego dialogu, i ro, właśnie dialogu, o którym też tutaj Przemek mówiłeś w naszym, na, nas, na, na, na początek że ten dialog się rozpoczął na temat i wokół tego, po co jest ocenianie, co to jest ocenianie. Więc mam takie poczucie, że zanim zacznę, zacznę wprowadzać, wcale to też nie jest tak, że po tych kilku latach wiem na pewno, że nauczyciele wszyscy robią z pełnym jakby takim oddaniem czy taką świadomością to ocenianie opisowe, bo cały czas trzeba jednak to monitorować. Ale dać też czas i, i, i rozmawiać. Dzięki. Bardzo dziękuję. No właśnie, Danusiu, ty widziałeś wiele różnych szkół, wiele różnych dróg i też wiele, pamiętam jak rozmawialiśmy, przygotowując się do webinaru, że mówiłaś o takich na przykład typowych fasadach, które szkoły mają, jeśli chodzi o ocenianie. Ale i właśnie jak te drogi, co łączy różne drogi szkoły? Bo rozumiem, że nie można powiedzieć o wielu, ale chodzi mi bardziej o coś takiego, co byś na przykład postrzegała jako pewien typowy element takiego procesu e, przechodzenia od nawykowego oceniania do takiego, które jest racjonalne i sprzyja uczeniu się. Jak wygląda taka droga w szkole? Ja może zacznę troszeczkę wcześniej, mianowicie od poprzedniego wieku, kiedy to ja byłam dyrektorem szkoły i wtedy mhm. w, ogóle się nie, w ogóle nie było innego oceniania niż ocenianie stopniami. I dlatego przez te lata, które teraz minęły i które ja to obserwuję, ja jestem pełna podziwu dla tych szkół i tych dyrektorów, którzy próbują. Dlatego, że to, że stopnie są tak nierozerwalnie w mentalności związane z nauczaniem, że, do, że to naprawdę jest odwaga próbować. To jest jedna wiadomość taka. Druga wiadomość jest taka, że z mojego doświadczenia ja jeszcze nie spotkałam w swoim życiu nauczyciela, który lubi oceniać stopniami. Nie spotkałam naprawdę i to jest niesamowite, że mimo to jednak oceniamy tymi stopniami, więc ta taka niespójność tutaj jest wyraźna. I to co my jak patrzę na szkoły, które się tym zajmują, to widzę, że no, mają różne etapy. Nawet niektóre się cofają, bo okazuje się, że właśnie jest duży nauczycieli opór albo rodziców. I to i moje przesłanie jest takie nie załamywać się po prostu nie załamywać się i iść do przodu. I ja na, jeśli mogłabym powiedzieć to proponuję takie trzy razy P po pierwsze żeby to robić powoli, żeby nie przyjechać i powiedzieć teraz koniec teraz odrzucamy stopnie i już nie ma nikt nie będzie stawiał. Bo druga sprawa to jest żeby pomagać, pomagać nauczycielom zrozumieć ich, bo to z punktu widzenia dyrektora, który na przykład ma nawet mało godzin dydaktycznych, to no, jak to nie? No, to po prostu raz, dwa i przechodzimy i nie stawiamy już tych stopni, prawda? A tutaj, a ten nauczyciel, który przez wiele lat też byłam, miał, ma taką no, obawę, że po prostu straci swoją pozycję, nie będzie miał autorytetu, uczniowie się nie będą uczyli, no po prostu mnóstwo takich rzeczy, więc dlatego trzeba i im pomagać. Jak można pomagać? No można pomagać tak, żeby z, rozmawiać na temat tych wątpliwości z nimi. Rozmawiać, rozumieć je i wynajdywać sposoby radzenia sobie z nimi. E, no, szukać też oczywiście takich sposobów, ale też nauczyciele sobie wzajemnie mogą y, y, bardzo pomóc. No i trzecie, co jest próbować. Bez próbowania nie będzie nic. E, I tutaj jest właśnie taka mm, sprawa o tych fasadach, o których rozmawialiśmy wcześniej, polega na tym, że yy, ja, często my, dyrektorzy, jesteśmy przekonani o, do tej idei. Owszem, jesteśmy przekonani, ale jak przyjdzie co do czego, to na przykład mówimy, dobra, to oceniacie bez stopni, ale, ale tych stopni powinno być tyle, ile jest godzin w tygodniu przedmiotu, nie? I wtedy ten nauczyciel staje w ogóle wobec yy, schizofrenii, bo albo ma robić, albo nie ma robić, albo będzie oceniany, że ma te stopnie, albo ich nie ma. I y, więc pierwsza rzecz, którą, która jest konieczna, to jest porozmawianie z samemu ze sobą jako dyrektor. Czy ja naprawdę chcę to robić? Druga rzecz to jest zacząć to samemu robić, próbować i powiedzieć nauczycielom, o proszę, no ja tak zrobiłem, może przyjdziesz na moją lekcję, może zobaczysz, może zobaczyć jak jaką informację zwrotną napisałem, prawda? Czyli taka y, y, rozpoczęcie dialogu. I no i trzecia rzecz to później to jest całkowite rozumienie tego, że to jest dla nauczycieli bardzo trudne. To tyle. Dziękuję. Taka pokora w tej kwestii. Och tak. No dobrze. Mamy trzy P. Powoli pomagać, próbować i ja też rozumiem, że akcentujesz taką drogę, o jakiej mówiła i Kasia i Beata, czyli de facto same próbujemy. Do, doświadczamy tego w roli nauczycielskiej. No i mówisz też o tym żeby to upowszechniać czyli zapraszać do rozmowy na temat swojego własnego doświadczenia. To takie edukacyjne przywództwo w czystym wydaniu jak rozumiem. No dobrze to mamy to mamy ten to mamy ten wątek jakby opisu pewnej historii szkoły. Ale mam jeszcze takie pytanie dla was z prośbą o krótką odpowiedź bo nam czas biegnie nieubłaganie. I jeszcze takie ogólniejsze, bo każda z Was, jakby mogła zajmować się w życiu takim edukacyjnym rozmaitymi innymi niż ocenianie wątkami, które wpływają na uczenie się. Jest mnóstwo takich obszarów w edukacji, w metodyce, w metodologii, no w, w różnych obszarach funkcjonowania szkoły, które wpływają na to uczenie się. To czemu właśnie macie takie skupienie na tym wątku oceniania. Jak to u was jest? Od Beaty może tym razem zacznę. No ja, wiecie, skupienie na ocenianiu. Ja mocno też przeżyłam taką książkę Pink Drive nowe spojrzenie na motywowanie. Ja ją polecam Wielu tym, z którymi się spotykam, to polecam, bo rzeczywiście ja też zaczęłam patrzeć na swoje, swoją praktykę i to, co tutaj Danusia Próbować powiedziała o tym próbowaniu. Ja jako nauczycielka historii WOS-u w tej chwili, ale wcześniej nie jeszcze będąc dyrektor, bo ja nigdy nie lubiłam stawiać oce. Dla mnie zawsze było takie trudne. Nawet, wiecie, dwie trójki, czy uczniowie, mam ma postawić temu trójkę i temu trójkę, bo wychodzi z punktacji na sprawdzianie, ale w ogóle, jaką co odpowiedzieć, odpowiedź, to to, to wiecie, w jednym stopniu, bo też kiedyś, właśnie to, co powiedziałaś, dało że, że nie było w ogóle myślenia i mówienia o tym, że. Ja po prostu tego nie lubiłam. I być może to, to też się bierze z tego, że, że tu w jeden, trzy, ale też mam takie, mam takie marzenie, i takie myślenie, i takie ciągłe nieustanne rozmowy, jak rezygnować właśnie tak powoli, refleksyjnie, i wzbudzać tą refleksję wśród nauczycieli, z którymi pracuję, żeby też w cztery osiem żeby tutaj nie rozmawiać i żeby tu nie robić tej takiej niepotrzebnej właśnie takiego rankingowania, takiego, takiego konkursowego, która, która klasa ma najwyższą średnią, który uczeń ma najwyższą średnią i ja dużo rozmawiam z uczniami. Ja pytam się uczniów, właśnie ta książka mnie tak mocno na, natknęła, tak bym powiedziała, że ja się ich wprost pytam, co im to daje I tych, naj, i tych, nawet nie powiem najlepszych uczniów, to jest też ciekawe, teraz się tak złapałam, tylko tych, którzy mają te najwyższe oceny i tych, którzy mają średnie czy najniższe, więc to też zobaczcie jak określanie ucznia po tym, że ma najwyższe oceny z przedmiotów, to jest najlepszy uczeń. Ha, czy to jest prawda? Nie, to nie do końca. Właśnie. Więc rozmawiam z nimi, co im to daje, czy ich to motywuje. A jakbyś dostał kolejną piątkę, kolejną szóstkę, bo, bo, bo obserwujemy, że uczniowie, którzy są właśnie, mają takie te najwyższe oceny, najwięcej w ciągu iluś lat, no to co? To, to co dalej? Czy to ci motywuje? I oni słuchajcie, z czasem rzeczywiście tak myślą, myślą, a mówią, wie pani chyba nie. To, to jeszcze była szkoła szóstoklasowa, więc byłam zdumiona bardzo tymi ich odpowiedziami yy, i zaczęłam tak właśnie od siebie yy, na swoich lekcjach żeby właśnie to uczniowie stosowali ocenę koleżeńską na podstawie kryteriów, które mamy, żeby to uczniowie ze mną dyskutowali i rozmawiali jaką, i zbierali dowody. To też takie próbowanie na to, jaką chcą ocenę i dlaczego uważają, że taka ocena. No ale moim marzeniem jest oczywiście, żebym nie musiała stawiać tych ocen, tylko napisać, tylko rozmawiamy, piszemy informacje o tym uczniu, bo ten ma takie możliwości możliwości, a ten ma inne możliwości i zależności. I teraz jak mają mieć dwie takie same oceny uczeń, okay. który, który ma w domu motywację rodziców bożących. zresztą tak rozmawiam też z rodzicami, yy, jaka jest motywacja Państwo y, bardzo pilnujecie swoje dziecko, razem z nim odrabiacie lekcje, motywujecie, przymuszacie, nie wiem, dajecie właśnie y, nagrody na koniec roku tak zwane, że jak będziesz miał świadectwo z paskiem, to, ale są dzieci, które są w rodzinach, gdzie nie jest to elementem podstawowym wychowania. W ogóle dzieci są zostawione, wiemy same sobie, szkoła, której jestem dyrektorem jest publiczną szkołą. Jak te dzieci porównywać? Jaki tu jest start, jaki tu jest start, tak? I wbrew pozorom te dzieci, właśnie te dzieci nie lubią yy, ocen i nie zależy im na tym. Im zależy uczniom tylko wtedy, to są moje badania w mojej szkole, w, naszych, w moich klasach, których uczę, że im zależy wtedy, kiedy rodzic albo babcia powie, że jak będziesz miał świadectwo z paskiem, dostaniesz to czy tamto, tak? Czyli zewnętrzna motywacja no i takie przyglądanie się. Także no myślę sobie, że tak, że, że to motywowanie później się odbija we wszystkich innych Aha. dziedzinach w szkole. No właśnie, ale, ale powiedz... wracając, wracając do tego, dlaczego właśnie ocenianie, to ja też słyszę, że z jednej strony z własnego takiego doświadczenia trudu oceniania i wątpliwości, które są z tym związane, ja je też z no, do dość dawnych czasów takiej żywej pracy przy tablicy pamiętam, jeszcze z lat 90. czy nawet końca 80., hmm. że ta refleksja jakaś była, chociaż rzeczywiście nie było pomysłów na jakiś inny sposób oceniania. Ale z drugiej strony też mówiłaś o inspiracjach lekturowych, o tym Drive Pink. I też, Danusia, widzę, wpisała na czat ten, ten tytuł. I autora. autora. I słyszę też o tym, że jakby takie poczucie, że ta ocena robi coś złego motywacji albo kieruje ją w złą stronę odbiera uczniom taką samosterowność i branie odpowiedzialności za własny rozwój. To, to, to widzę że to są te powody. A ty Danusiu dlaczego tak zrobiłaś że wielu nauczycieli w Polsce takich świadomie myślących o swojej pracy jakby identyfikuje ciebie z, z ocenianiem kształtującym że to jest coś Danusi. Czemu właśnie no, no ja tym. Znaczy wiadomo, że tak nie jest, bo to idea jakby płynąca od wielu, wielu ekspertów, no ale też myślę o twoim zaangażowaniu, które spowodowało, że, że wiele osób tak to identyfikuje, to, to co, dlaczego właśnie to, dlaczego właśnie OK, a nie coś innego w edukacji? Najpierw jeszcze chciałam do Beaty odnieść się, dlatego że o tej motywacji. Chciałam powiedzieć, że to jest... Wiecie, ja się prawie, że nie waham powiedzieć, że ocenianie stopniami to jest zbrodnia. Dlatego, że to nie tylko chodzi o tych uczniów, którzy dostają złe oceny i dlatego oni myślą, no do niczego się nie nadaje. I to. to jest też fatalne dla uczniów zdolnych, na uczniów, którzy dostają dobre stopnie, bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że w pewnej chwili on dostawał same piątki i szóstki, i nie dostaje tej szóstki. I wtedy zaczyna się depresja, zaczynają się załamania nerwowe i po prostu mamy klientów psychoterapeutów albo nie wiadomo czego. Także one niczemu kompletnie nie służą. Zresztą jak zapytać absolwentów, to bardzo polecam, bo ja mam spotkania z moimi absolwentami, uwielbiam to, to po prostu o ocenach, to oni mówią, no gdzie, to była tragedia, w ogóle nic, nie pamiętam co miałem z biologii i w ogóle nie chcę wiedzieć. Nie? Kto, kto mnie kiedykolwiek pytał, co ja miałem z fizyki w szóstej klasie? No po prostu śmiechu warte. Ale to jest jedno. A teraz jeszcze o mnie. Tak. Mianowicie, Dlaczego jak, to ocenianie właśnie? Właśnie. Powiem tak, że jak ja miałam doświadczenie, ja przyjąłem do edukacji z wyższej uczelni. Pracowałem jako asystentka na, na Politechnice I, i może dlatego. Ja od razu, jak zaczęłam pracować w liceum, to zaczęłam moich uczniów traktować jako dorosłych ludzi, takich partnerów. I to ocenianie tymi stopniami nijak się nie, tutaj nie wpasowywało. Dlatego, że, że po prostu nie, to, to nie było partnerstwo. To, była, to był król, który wydawał wyrok, czyli ja. Albo sędzia sprawiedliwy lub niesprawiedliwy. Tak, prawda, czyli w ogóle nie. I dlatego, jak. Powstała ta idea, przyszła do nas, ona przyszła dwa, około 2000 roku, 2001 czy coś takiego, to ja pomyślałam sobie, Boże, jaka ulga, <grywa> to znaczy, że ludzie zaczynają myśleć inaczej i że ja też mogę tak myśleć i mogę tak robić i to yy, nie powiem, łatwo nie było z tym ocenianiem kształtującym wprowadzania w szkole, w której nikt, ja już byłam wtedy nauczycielką, Nikt nie, nie stosował tego oceniania kształtującego. Co prawda szkoła, w której pracowała przez pewien czas miała coś takiego, żeby nie odpytywać przed tablicy, nie stawiać stopni, co było już pewnym, pewno, pewnym kierunkiem dobrym, ale w dalszym ciągu było. Więc jak to poznałam, to była zachwycona i oczywiście zaczęłam stosować w różnych, w różnych miejscach i propagować. Bardzo mi się to podobało, ale mój stosunek do oceniania kształtującego troszeczkę się zmienił i teraz dla mnie ocenianie kształtujące to jest narzędzie. To ty, ty powiedziałeś, Przemku, tak wyszła, że to jest narzędzie. Natomiast taka teoria, która teraz jest bardzo mod modna, ale moim zdaniem niezwykle mądra, to jest taka, która mówi o samostanowieniu i tam są trzy potrzeby, które muszą być spełnione, żeby się człowiek uczył. Malutki człowiek, ten w pierwszej klasie i ten student. I to są tak: po pierwsze, autonomia, czyli to on ma decydować o tym, on ma mieć wybór. I to tego stopnie nie dają, po prostu stopnie szufladkują. Druga rzecz to jest kompetencje, czyli poczucie tego, że coś umiem, że się uczę, że jestem w stanie się czegoś nauczyć. I tego stopnie mi też nie dają, dlatego że sprawdziany, oceniane na stopnie to jest loteria. Ja nie wiem, bo akurat te tematy mi trafiły, tamte nie trafiły i to nie jest, to nie, mnie to nic nie dowodzi. To, dowodzi tylko, że mi się udało. A trzecia sprawa to jest relacje, czyli relacje z relacje więzi, przynależność, czyli wszystko to, o czym teraz się ta strasznie dużo zaczęło mówić w pandemii, ale jest pierwińsko ważne, mianowicie jakie mamy relacje z naszymi uczniami. Jako ten sędzia, który każe, krytykuje, to my nie mamy tych relacji, dlatego wydaje mi się, że najpierw ta teoria samostanowienia, warto sobie cały czas przypominać, autonomia, kompetencje, relacje, czy to jest obecne w moim nauczaniu, a potem się zastanawiać jak ocenianie kształtujące mi może w tym pomóc. Jasne. A mogę jeszcze anegdotę taką, która mi się przypomniała, a propos tego właśnie, że nikt nie pamięta jaką później ocenę. Mój uczeń taki w ósmej klasie uwielbia historię, nie poszedł w tym kierunku, ale uwielbiał, natomiast chemia mu nie Mówi Boże, mówi Pani Beato, no po prostu nie mam już znowu z tej chemii jedynka, dwójka. Ja mówię Maciej. Ja miałam w liceum dwóje z chemii, wtedy dwóje, wiecie, to nie było jedynek i groziło mi tam coś na koniec roku i mówię, zobacz, zostałam dyrektorką szkoły, więc <śmiech> właśnie to <śmiech> a propos, przepraszam, że tutaj, ale tak mi się przypomniało. Dzięki, ale jak ty Danusia, mówiłaś, to nawet jakbyś tego nie opowiedziała tak do końca, to... Po tym słowie, którego użyłaś, że to stawienie tych ocen to zbrodnia <grym> i jakby ja ewidentnie czuję taki, taki rodzaj emocji związanych z tym, że, że to jest coś nie tak w, w samym fundamencie i chyba być może o to chodzi z, tą, z tym ocenianiem, że ono jakoś definiuje te relacje i ustawia ją w takiej pozycji, w której dosyć trudno jest być mistrzem na przykład. Albo dosyć trudno jest być partnerem, który towarzyszy w procesie rozwoju. Kasiu, jeszcze ty poproszę. Zdań kilka. No tak, to, to ja się przyznam, tylko proszę, nie rozpowszechniajcie tego dalej. Pozostajmy <grym> w tym gronie tego webinarium. Otóż ja nie zdałam egzaminu z matematyki do liceum. O, ja Dostałam też! Się... Ja też. Dostałam się do jednego z najlepszych liczbów w Białymstoku, ale dopiero po poprawce. Chociaż skończyłam podstawówkę z czwórką, ale po prostu miałam straszny stres na matematykę, bo jej nienawidzę. No, przepraszam, się, ale po prostu nie cierpię no. matematyki. No cóż, to tak, u mnie nie można oddzielić poszukiwania chcenia się w osobach uczących się od stawiania stopni. Dziękuję ci bardzo Danusiu za to co powiedziałaś, Tutaj sobie nawet zapisałam, że partnerstwo wykluczało u ciebie stawianie stopni i ja też, ja, ja zawsze byłam w takich relacjach partnerskich, oczywiście nie mówię, że koleżeńskich z uczniami, bo zawsze no nie, miałam jakieś to szczęście, że, że cieszyłam się ich autorytetem i szacunkiem, ale chyba też przez to, że ja potrafiłam im ten szacunek w drugą stronę okazywać. Natomiast faktycznie kłóciło mi się to z wystawianiem stopni i to o czym ty Beata mówiłaś, ta trójka trójce nierówna, ta konieczność jednak wystawienia tego stopnia, to wahanie się, się jednak czy tak, czy tak. Ten moment, kiedy stanęłam w takiej sytuacji, kiedy no jakby zmuszała mnie sytuacja do wystawienia oceny niedostatecznej na a Miałam po drugiej stronie po drugiej stronie dziewczynkę, której totalnie nie chciało się nic i uważam, że stawianie jej jedynki nie stanowi motywacji, bo często nauczyciel mówi, że postawię jedynkę na półrocze, to uczeń będzie zmotywowany do tego, żeby jej nie mieć na, koń, na, koń, na końcu. Na końcu roku. Ja nigdy w ten sposób nie myślałam. Więc rzeczywiście z wystawianiem stopni wykluczało partnerstwo, gdzieś tam we mnie emocjonalnie powstawał taki dysonans, a jednocześnie to grzebanie się od początku mojego jestestwa w nauczycielstwie, w metodyce aktywizującej. I uwaga, już skoro mówimy o książkach, to równocześnie z tą klanzą, E, jedna z trenerek z e, e, podarowała mi książkę, e, a więc znów sam początek mojej pracy, e, jak uczyć lepiej, czyli refleksyjne praktyk w działaniu, autorka Małgorzata Taraszkiewicz e, i to była książka, która wywróciła moje jeszcze wtedy bardziej uczniowskie niż nauczycielskie postrzeganie szkoły, kompletnie do góry nogami, włącznie z tym, że była napisana niebieską czcionką, a autorka wyjaśniała dlaczego. Ja po prostu cały czas szukałam i kiedy trafiłam ja tak jak wam mówiłam na na i na ocenianie kształtujące, potem mentorowałam też w kursach i stykałam się z, z różnymi nauczycielami, którzy e, usiłowali wdrażać OK i to czasem wychodziło, czasem nie wychodziło, ale tak jak mówię, ja też miałam różne doświadczenia. Ja szukałam dalej i teraz e, jak ty Danusiu mówisz o swojej zasadzie 3P do nauczycieli, do nas, dyrektorów, powoli pomagać i próbować, to ja tak sobie myślę jeszcze z pokorą. To, to naprawdę to są trzy P, trzy P w jednym P. To tak sobie pomyślałam, tak sobie to zapisałam, jeszcze z takim serduszkiem sobie narysowałam, bo tak sobie pomyślałam, że nauczyciele często mówią tak i jak to mówiłaś, to sobie napisałam, ale oni nie czytają tego na co bezu, ale po co im dawać? I oni tego nie czytają, ale jak nie ma ocen, to oni się nie uczą. No po co im mam pisać tą informację zwrotną, a oni też nie czytają, ani rodzice, ani uczniowie? Stopień po stopień wie, co dostał i że poprawiają w nieskończoność. I nauczyciel hmm. tylko ma dodatkową pracę i to jest to, co powoduje, że my potrzebujemy tej energii, bo czasem naprawdę czujemy się wobec takich bezsensownych argumentów, ale dla nauczyciela przez niego odczuwalnych jako prawdziwe, bo on to tak czuje, on to tak widzi, on to tak postrzega. Kasia, więc... do tego przejdziemy, tak, tak. do tego przejdziemy, bo jeszcze mamy dobry projekt. Ja po prostu widziałam bez sens tego, tak, że to się dzieje. Trzeba było coś robić, trzeba było czegoś szukać, po prostu trzeba było, to było konieczne. Ja nie widziałam, ja, ja stałam pod ścianą. Jest też taka książka Pernille Reap, uczyć, uczyć uczyć, się z pasją. Ona też doszła do ściany. Więc po prostu czas to zmienić. Jeżeli zaczynamy mówić, nie wiem, żyjemy w demokratycznym kraju i zaczynamy mówić o tym, że się wzajemnie słuchamy, to i czas zacząć słuchać się w ocenianiu. Po prostu. Jasne, dziękuję, bo to też pokazuje, że właściwie jak powiedziałeś o tej książce Taraszkiewicz bardzo znanej, że trochę trudno jest być refleksyjnym praktykiem nie zastanawiając się nad sensem tego działania, jakim jest, jakim jest ocenianie. No dobrze, czas nas goni, tak jak mówiłem, jak zwykle zresztą. Musimy przejść do konkretów, czyli do tego jak rozmawiać właściwie, jak ten dialog prowadzić. I Ja bym to podzielił na dwie części i chcę zacząć od części radosnej, czyli od części dobrych praktyk. Jak macie swoje doświadczenie zapraszania dialogowania e, wokół tego oceniania to co się sprawdza? E, teraz się zatrzymajmy nad tym co na przykład pomaga skupić uwagę nauczycieli i nauczycielek nad tym e, jak oceniamy co prowadzi do głębszej refleksji. Co skłania do włożenia wysiłku na przykład w wymyślenie czegoś? I tutaj, ponieważ wątek rodziców się pojawił nam na czacie, jako tych osób, zresztą u nas w rozmowach też, jako tych osób, które są e, bardzo często tymi e, hamującymi, czyli mówiącymi: nie, nie, nie, nic, nie zmieniajmy, bo te oceny są strasznie ważne, to też z nimi, e, to też z nimi, e, co, co się sprawdziło w Twoim doświadczeniu? Tak konkretnie, u Ciebie w szkole albo jeśli chodzi o Danusie to na przykład nie wiem na warsztatach co tak trafia do przekonania natychmiast. Może Beata od ciebie zacznę. Słuchajcie, my akurat to no, rozmowa, rozmowa, rozmowa, ale my wycofaliśmy i to właśnie tutaj zaczęliśmy od rodziców, bo nauczyciele byli akurat wycofaliśmy się z takich dwóch podstawowych końcoworocznych tradycji, które od wieków, lat yy, były w naszej szkole, a mianowicie w klasach 1, 3 nie przyznajemy już właśnie od wtedy odznak wzorowego ucznia. Czyli tak naprawdę wszystkie, wszyscy uczniowie w klasach 1-3 mają taką sposobność, że dostają informacje, to dostają informacje. Natomiast w klasach 4-8, na koniec roku, nie ma wychodzenia na środek uczniów ze świadectwami z wyróżnieniem, z tym paskiem tak zwanym. I rzeczywiście to też spowodowało takie mniejsze powiedziałabym mniejsze takie ciśnięcie, że oha że ci będą wystawali, ci będą teraz dostawali. Po pierwsze ta uroczystość jest dla wszystkich uczniów, a po drugie no też tłumaczenie i rozmowy. Ale wiecie też, mnie się przypomniała znowu też taka rozmowa z uczniem, koniec roku te, zeszłego roku, czyli jest w siódmej klasie, teraz jest w ósmej. I on taki chodzi zadowolony i, i, i mówi, ja mówię, ale coś jest... Coś jest jest, jest, udało mi się, będę miał świadectwo z paskiem, nie, ja mówię, ale wiesz co Paweł, ale kurczę, i co z tego, że będziesz miał, no ale wie Pani, bo ja mówię, no ale po co Ci, wiecie, takie też właśnie ta, ta praktyka takiego drążenia, ale po co Ci to świadectwo z paskiem, no jak to proszę Pani, przecież to później do pracy pracodawca będzie, ja mówię, Paweł, jestem dyrektorką tyle lat, ani jednego świadectwa nie oglądałam, ucznia żadnego nauczyciela, którego przyjęłam do pracy. Nikt nie będzie, patrzy się tak na mnie. I powiedz co? Właściwie ma pani rację. Więc yy, myślę sobie, że tak jak opowiadałam o tej historii z rodzicami, z nauczycielkami w 1-3, to to jest rzeczywiście znowu ta rozmowa i, i takie oddawanie pola yy, do tego, żeby powiedzieć o swoich obawach. I wysłuchać te obawy, tak? I w tym momencie dopiero próbować no, szukać argumentów, które motywują są za, bądź przeciw. Ja myślę, że to jest też głos o tym, o czym już wcześniej powiedzieliśmy, że chodzi o uniknięcie tego dysonansu poznawczego, że na przykład eliminowanie z życia szkoły takiego momentu, w którym skutki oceniania są jakby wystawiane na widok publiczny na przykład w postaci tych wyróżnień Wyróżnień. Ja na przykład, tak ja na przykład myśmy rozmawiali, ja miałam przecież taką sytuację i tu mówię, matko co ja, zrobię, co ja robię, tu z jednej strony mówię o tym, że ocenię, oceny nie są w tym momencie najważniejsze, tylko właśnie to jak ich uczyć, żeby zainteresować, co jest istotne, a z drugiej strony przychodzi, było tak, przepraszam, już tak nie robię, rankingowanie klas, średnia klasy, wychowawca pokazuje, tabela wyświetlam i mówię halo, czyja to zasługa, kto ma w tym udział? Czy to wychowawca jest odpowiedzialny za to, że nie wiem, jest w klasie akurat grupa dzieci, która nie ma takiej motywacji w rodzinie? Nie, Kacprowicz człowiek cofnij się, nie można w ten sposób, tak? Więc to też jest, wiecie, takie okay. myślenie z różnych tych aspektów, nie? że jeśli Ale coś też... chcemy, nie? To, to jakby też sobą pokazujmy w swoim działaniu. Jasne ale też powiedziałaś o tym zatrzymywaniu się przy problemach czyli jeżeli rozpoznajemy że nauczyciele mają kłopot z czymś jakby zaczynają się zastanawiać czy ma sens to co robią albo boją się jakiegoś problemu związanego z oceną to to jest zawsze dobry moment żeby rozpocząć taki dialog Kasiu a jak u ciebie co, co tobie się dobrze sprawdza jako coś co zaprasza do dialogu o ocenach. Że chcę podkreślić to, że te trzy czynniki motywujące autonomia, kompetencje i relacje to nie jest coś, co działa tylko i wyłącznie w stronę ucznia. To działa w dwie strony. To działa również w stronę nauczyciela. I teraz jeżeli mówimy o nauczycielach, nauczyciel musi mieć wybór. I u mnie to bardzo wybrzmiało w moim gronie. Do momentu, dopóki ja mówiłam, że ja chcę to, to, to czy tamto albo tak, tak, tak czy tak to okazało się, że to stworzyło pewien konflikt między w cudzysłowie konflikt między mną nau a nauczy nauczycielami, ponieważ jedna z nich i to bardzo w dobrych relacjach ze mną nauczycielka powiedziała, ale ja nie lubię, kiedy mi się coś narzuca. Uh -huh. A więc nauczyciel też musi mieć wybór. Po pierwsze odpuścić, ale żeby miał wybór musi mieć kompetencje. I ja nie mówię o, kompetenc o kompetencjach przedmiotowych merytorycznych, bo każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie. Ja mówię o tych kompetencjach, które pozwolą mu na wybór odnośnie tego, jak on będzie oceniał, nie stawiając tych świętych cyferek, tak? chmurek, mhm. słoneczek czy kwiatuszków. Więc, Czyli nic z e, przemocą. E, tak, ale on najpierw musi pozyskać wiedzę, jak on może to robić inaczej, tak, jak to można zrobić, jeśli nie tak, to jak. Tak? E, oczywiście przypominam cały czas o tym, co też te, teraz padło w czacie, że E, e, nasze, wewna, na, nasze przepisy ustawa o systemie oświaty, rozporządzenia o i klasyfikowania. One nie wymagają wystawiania bieżących ocen od 1 do 6 ani nawet oceny śródrocznej. My po prostu się uparliśmy i w tych statutach to mamy i to od lat niektórzy by powiedzieli w systemie pruskim, jakby sobie to wymyśliliśmy i dalej za tym idziemy. Więc przypominać o tym, ale też dawać im jakieś perspektywy, aby mieli z czego czerpać tę autonomię. Więc perspektywy, czyli kompetencje, autonomia ale jednocześnie budować w nimi relacje. Relacje moim zdaniem oparte na zaufaniu. Czyli po prostu y, y, pokazywać im, że jako dyrektor, dyrektorka y, ja w nich wierzę, że właśnie to że mogą popełniać błędy że to jest normalne wspierać ich tak bardzo jak się da a więc rozmawiać i tutaj w kółko wracamy do tego rozmawiać i niestety z tymi rozmowami bywa ciężko ponieważ są nauczyciele albo grupy nauczycieli albo wręcz prawie całe rady pedagogiczne które mówią no dobrze ale tutaj tyle czasu popołudnia w szkole znowu rada znowu spotkanie znowu jak, oni robią wszystko co się da, mówię teraz bardziej o, o swoich nauczycielach, żeby jednak oszczędzać swój czas prywatny, a znowu w ciągu dnia jesteśmy w szkole, uczymy dzieci, więc u mnie na przykład wpadł taki pomysł, a może online? COVID nam to dał prawda, a może webinarium, a może online. No i umówiliśmy się, że raz w miesiącu tak taką sobie ustaliliśmy częstotliwość. Spotykamy się wieczorami, bo jednak wybraliśmy wieczory swobodnie przy kawce z tymi kotami psami gdzieś tam obok. Siedzimy sobie i rozmawiamy online. Przy czym założyliśmy, że są to spotkania powiedzmy obowiązkowe, ale przymusowe obowiązek polega na tym, że jeśli ktoś nie może w nim uczestniczyć, to nie tłumaczy się z tego, nie zwalnia się z tego, tak jak z rady pedagogicznej, tylko po prostu nie uczestniczy, ale yy. Jego rolą jest potem jego odpowiedzialnością za siebie, za, za, za naszą szkołę, za to wszystko o czym rozmawiamy, jest to aby dowiedzieć się o czym te rozmowy były no i być na czasie. I to co wam się jeszcze raz do tych świętych trzy pedanusi powoli pomagać i próbować. To znowu działa w dwie strony. W stronę nauczycieli, ale w stronę nauczycieli wobec uczniów. To też im trzeba mówić. To nie jest tak, że my raptem zaczniemy dawać na co bezu czy kryteria szczegółowe. Kto jak chce sobie to może nazywać. U nas jest to na co bezu. To nie jest tak, że zaczniemy robić informacje zwrotne takie czy inne i to od razu zadziała i wszyscy to będą czytać i wyciągać z tego wniosku i od razu super się uczyć. To wcale tak nie jest. Taki sposób pracy wymaga włożenia dużej pracy w rodziców i też od razu nie wszyscy będą przekonani i w uczniów równocześnie to potrzebny jest czas i praca nad zmianą mentalności i stereotypów, z których wyrośliśmy po prostu, okay. tak zwyczajnie. To co jakoś bardzo zwraca moją uwagę i jakoś też się rymuje z moim myśleniem o uczeniu się dorosłych w ogóle, bo to jest jednak uczenie się, e, zmienianie nawyków związanych z, z ocenianiem, no to właśnie ta wolność, znaczy że Mam wrażenie, że różnym rewolucjonistom, a czasami zdarza nam się być rewolucjonistami, którzy są przyjęci właśnie, ideą zmiany. Rewolucja, a nie ja rewolucja. Wiem, tak, -Ata, My zawsze mówimy wszędzie, czy, czy to są budzące się szkoły wiosna edukacji, tak, szkoły w drodze, jak tego nie nazwać. Ewolucja, a nie rewolucja. Re tak? Okej. Okay. No właśnie, chcę powiedzieć, że ta wolność jakoś do mnie mocno przemawia, czyli że Łatwo jest w tym zapale zmiany czegoś, co przeżywamy jako złe, zacząć lekceważyć kogoś, kto mówi, ale ja się boję, ja nie wiem, jak to robić. Czasami nie powie oczywiście, że nie wie, jak to robić albo, że się boi, tylko powie, że to jest głupie, ale w istocie rzeczy z tyłu jest takie przekonanie, że nie wiem, jak się z tym w ogóle, te, te oceny to ja umiem wystawiać. Ja no nie próbuję wtedy. A, a, a No właśnie to jakby chodzi mi też o szacunek do oporu. To jest w ogóle jakaś ważna rzecz, że szacunek do oporu jest warunkiem chyba pracy z tym oporem. I to, co um... Chciałam powiedzieć, bardzo to podkreślam, opór może wynikać tylko i wyłącznie z tego, że coś jest narzucone, że ktoś czuje się tak, ograniczony. Że nie jest autorem. Po prostu mhm. on, on nie chce niczego zrozumieć, on nie próbuje, on mówi, że nie będzie. Ty nie wiesz dlaczego. Stoisz, mówię przed taką ścianą, walisz głową w mur, wzrasta twoja dyrektorska frustracja. Tymczasem on po prostu nie dostał wyboru. Mhm. Rozumiem. Danusiu, a co na przykład z perspektywy prowadzenia spotkań, prowadzenia warsztatów hmm. dla nauczycieli, też dla dyrektorów, jest taką rzeczą, która skupia uwagę na ocenianiu? Znaczy, może tak, jeśli chodzi o nauczycieli, jak prowadzę na przykład jakieś. albo rozmawiam z nimi po prostu, to opór, jaki jest przed odejściem od ocen, stopniowym odejściem od ocen, nie mówię, że w ogóle porzuceniem ocen, bo to jak prawo na to nie, nie pozwala to jest tak, że stracą autorytet. Czyli jak gdyby wyjmujemy im broń z ręki, że nauczać można jako walka, prawda, walka z kimś. Aha. I tutaj bardzo dużo jest takiej rozmowy, żeby spróbować zobaczyć, że uczniowie się uczą również bez strachu. I um, kiedyś um, ten um, jeden z autorów książek nie wspomnę teraz Um, ona psał książkę, ale on dał też wywiad na ten temat, że nauczyciel geografii, że umówił się z dyrektorem, że wszyscy uczniowie dostają szóstki na dzień dobry. Uh -huh. I y, y, no, bardzo się obawiał tego jak to będzie i nawet z uczniami powiedział, że jeżeli oni nie będą się uczyć, no to przejdą no, na normalne ocenianie stopniami w ciągu roku. I okazało się, że przez cały rok uczyli się tak jak nigdy więcej, <śmiech> jak nigdy wcześniej czyli że to jest możliwe że my musimy wierzyć w to że nasi uczniowie chcą się uczyć a nie chcą być zmuszani do uczenia się to to jest jedna autorytet druga rzecz która, którą nauczyciele zgłaszają to mówią chyba mi nie starczy dnia ani nocy żeby pisać te, te informacje zwrotne i w ogóle a oni jeszcze tego nie czytają nie? no i, i moja praca jest na... i tutaj dużo dużo powinno być takiej dyskusji wśród nauczycieli jak to zmienić na przykład tabela zamiast zamiast wypracowania które nauczyciel pisze. A jeśli chodzi o to żeby oni czytali to to jest prosta, prosta droga. Trzeba uczniów zapytać czy moja informacja zwrotna pomogła ci się w uczeniu. Jeżeli nie to znaczy w ogóle zaprzestać takie dawanie tej informacji zwrotnej bo ona mhm. niczemu nie służy prawda. Mhm. Czyli i rozmawiać to jest ta, to jest tak trudne rozmawiać o informacji zwrotnej, że jak myśmy próbowali pozyskać informacje zwrotne od nauczycieli, które oni dają uczniom, to prawie jest to niemożliwe. Uczy, nauczyciele się boją pokazywać tych informacji zwrotnych, to, co bo się boją, to, co to one są piszą do niewłaści niewłaściwe, prawda. Ja y, tutaj przygotowując się do tego webinarium napisałam i tutaj na czacie Państwu daję taki y, ten. Y, link do artykułu, który specjalnie dla Państwa napisałam, więc dlatego, żeby się tutaj nie rozwodzić w czasie, bo no, tam jest trochę o nauczycielach, o uczniach, ale też o rodzicach. Czy o rodzicach będziemy mówić? No Myślałem, że to połączymy, ale zależy mi na tym, bo też na czacie się pojawiało. Mhm. To, to, Jeśli ja już jestem przy głosie, to muszę powiedzieć o rodzicach, że nie można nauczycieli samych zostawiać z rodzicami. Mhm. Dlatego, że oni ich zakrzyczą po prostu. Oni nie, y, y, mają tak silnie, byli oceniani stopniami, uważają, że stopnie od tego uzależniają, nie wiem, y, nagrody dla dzieci, co mówiła Beata, czy cokolwiek. Mówią po co to zmieniać, przecież tak było świetnie i to jest, y, więc z rodzicami trzeba pracować i najlepiej pracuje dyrektor. No, nie okay. bo ona, to Czyli partnerem, partnerem w takiej pracy, to, to jest też ważna dobra praktyka że dyrektor nie może od tego odejść, nie może zostawić nauczycieli samych z, z, z rodzicami. Dokładnie, bo go, bo, bo go zajadą po prostu. I teraz, okay. I teraz w tym artykule jest też link, do gdzie mamy różnego rodzaju warsztaty z rodzicami, które im jak gdyby uzmysłowią to. I tutaj się powołam też na Kasi jak gdyby zdanie, która nam wcześniej powiedziała o tym, że tak jak w nauczycielach trzeba te wątpliwości no, wyciszać, wyjaśniać wątpliwości, tak rodzicom trzeba te wątpliwości wzbudzać, ale wzbudzać wątpliwości w, w ramach oceniania stopniami, prawda? Czyli i na przykład krótkie pytanie do rodzica, dajemy mu pracę i mówimy trójka, niech pan powie, co, pan, co, co to dziecko zrobiło dobrze, co źle, i co ma poprawić. on mówi no. Ja to na własnej skórze przeżywałam, w gimnale, jak miałam lekcję, i ja dałam taką właśnie znać, ale on mówi tak, jak to trójka mówi, no to średnio chyba, nie? Nam ja mówię, no, no a co to znaczy średnio? A on mówi tak, no dobra, a co inni dostali? No i wtedy się okazało, że ten stopień jest ważny tylko i wyłącznie w porównaniu, bo jeżeli wszyscy dostali piątkę, a mój syn dostał trójkę, to znaczy, że jest no, nie, nie do. Uczony. Ogólnie rzecz biorąc, jakiś gorszy. Tak, a jeżeli z kolei odwrotnie on dostał trójkę, a reszta dostała dwójki, no to no, naprawdę cudownie. No dobrze. Widać, że to nie. Ale mamy tam wiele innych jeszcze sposobów, jak, jak z rodzicami na ten temat rozmawiać, jakim jak otworzyć oczy, a wtedy jak będziemy mieli rodziców po swojej stronie, to już, to, to już jest z górki. Jasne czyli tak e, zajrzyjcie państwo do artykułu tam są linki do warsztatów o tym jak, prac jak pracować z rodzicami ale jeszcze chcę tak e, w syntetycznej formie e, Kasiu Beato e, co się sprawdza w rozmowach z rodzicami. E, Danka już mówiła o swoich zaprosiła do warsztatów jakbyście mogły coś dorzucić z takiej swojej praktyki która jest jakoś trochę inna na przykład. Kasiu, może od ciebie zacznę. Ja zdecydowanie tylko dopowiem to, o czym powiedziała Danusia. Ja po prostu zaczęłam zadawać pytanie rodzicom, czy kiedykolwiek dostała pani tę trójkę? Jak to było? Chodziła pani do szkoły, no chodziłam, dostała pani trójkę, no dostałam. No i pamięta pani z czego? No tam powiedzmy czasem pamięta, czasem nie, no ale jakaś trójka gdzieś tam w głowie jest. No więc no, czy pani wiedziała, czego się pani nauczyła, czy pani wiedziała, czego pani nie umie, czy pani wiedziała, czego się pani ma nauczyć, żeby tę trójkę poprawić. Okazuje się zawsze, jeszcze mi się nie zdarzyło inaczej, że nigdy nie wiedziała, czego ma się nauczyć, nigdy nie wiedziała, jak ma poprawić. Co więcej, bardzo często rodzice przyznają, że no, trójka trudna, no to, no to trójka. I już. Mhm. I Czyli i odwołanie się do doświadczenia ich doświadczenia szkolnego. Zdecydowanie bardzo odwołanie dobre. się do doświadczenia szkolnego. Jasne. Beata? No Ja wiecie, od, odkąd staramy się wprowadzać i tę właśnie taką filozofię, powiedziałabym, oceniania kształtującego jednak, ale bardzo mi się spodobało to, co Katarzyna zaproponowała motywującego, to na spotkaniu pierwszym z rodzicami tym wrześniowym, robimy wtedy zebrania z rodzicami klas pierwszych, czwartych, bo to są nowe etapy. Proszę rodziców, żeby tłumacząc i mówiąc, przedstawiając pokrótce, co to jest, jak to się je i żeby pytali i tak dalej. Proszę rodziców, żeby zadawali pytania dzieciom swoim w domu, nie co dzisiaj w szkole było, tylko czego się dzisiaj nauczyły. Prawda? Więc ja zawsze im też porównując, ja mówię, co było dzisiaj w szkole? No to może powiedzieć ławki, pani fajnie dzisiaj mówi albo dobry obiad, albo zły obiad. Ale zadajcie pytanie i drążcie, czego się dzisiaj nauczyłeś, tak? Czego się dzisiaj nauczyłaś? Co ciekawego, czego ciekawego się nauczyłaś? Takie rozwinięcie. I, I też proszę właśnie sama zresztą, yy, drążę, drążę, no i co to znaczy, i co, i, ale co dlaczego, ale, no i co dalej z tym zrobić, więc to jest takie, takie drążenie, ale, ale ja myślę, że w no mo, na, nas jest moc we wszystkich tych dyrektorach, nauczycielach, yy, musimy też coś z tym zrobić. I robić to niestety, ale sytuacja, no niestety też pytała, zadała mi pytanie takie trochę odwrotnie, powiem pytanie, że no fajnie, to co mówisz, mój syn jest w ósmej klasie, za chwilę będzie, będzie zdawał do szkoły średniej się dostawał, i tam niestety jest, punkty są za to, za świadectwo, i co z tym mamy zrobić. Więc. Nie jest wszystko tak, jakby się chciało. No to wiadomo, to wiadomo. Z tym, wiadomo. Że, z tym że możemy sobie, możemy mówić, że okej, okay, to nie jest, to jakby to nie my, to, to nie nas, to my tego nie robimy, to ktoś, ale możemy też próbować jednak wyciszać i uspokajać, że no dobra, nie dostanie się do tej szkoły, to się dostanie do innej szkoły albo inaczej może, nie wiem, inaczej pewnie jest to w dużych ośrodkach, to też jest trzeba brać pod uwagę, Tu dostanie się do innej szkoły, a później zmieni tą szkołę. Jasne, czyli krótko mówiąc, gdyby tak zebrać to w całość. To mamy, mamy zapraszać rodziców do takiego odwoływania się do swojego doświadczenia, jakby pokazywać pewną logiczność lub nielogiczność um, tych systemów, ale też zachęcać, jakby rozbudzać ich ciekawość dotyczącą tego, w jaki sposób będą pytali na przykład uczniów o wracających ze szkoły o to, co w tej szkole się zdarzyło. Ja jeszcze tak po szkolnemu muszę tak? to powiedzieć. Słuchajcie, Państwo, koleżanki, koledzy, zróbcie lekcje z rodzicami z elementami oceniania kształtującego. My robiliśmy z koleżanką matematykę, historię, WOS. Rodzice jako w, w roli uczniów nie, nie patrzą na swoje dzieci. Tylko wiecie, jak oni się pali, a jak po takiej lekcji nabrali takiej pewności, że no, ja mówię, słuchajcie, no nie bójcie się, ja nic wam nie zrobię. Zobaczycie, że to będzie, ale nie będzie nas Pani pytała, ale nie będzie nas Pani ocenuje. Zobaczycie, z czym się je ocenianie kształtujące, co to znaczy. Tak? Więc to też taki... Jasne, proces. dzięki. Czyli, czyli pokazać po prostu, jak to ta kuchnia wygląda i że może być fajna. Ja teraz przerwę na chwilę nasz ciekawy dialog, który jest tu kwiatem i chcę się zająć przez chwilę korzeniami, czyli naszym sponsorem, który potrzebuje wiedzieć, czy my jesteśmy w stanie pobudzić państwa do myślenia. Pokażę za chwileczkę, pokażę, pokażę za chwileczkę kod QR dotyczący Menti. Mam, macie też państwo na czacie to Menti. Mam nadzieję, że mi się to uda szybko zrobić, bo jak chcę coś zrobić szybko, to zawsze robię wolno. O właśnie, tutaj mają państwo kod do Menti, ale mają też państwo link do Menti na czacie, z którego można skorzystać. Znajdziecie tam państwo trzy pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Tak jak myślicie, to jest po prostu taki rodzaj posttestu e, związanego z tym, że e, my tutaj coś mówimy, a Państwo na to w jakiś sposób reagują, ponieważ e, jedyne co Państwo mogą zrobić to czat, to takie ment jest dla nas jakimś potwierdzeniem, że Państwo nas w ogóle słuchają, więc bardzo, bardzo prosimy, e, żebyście to zechcieli e, zrobić, e, a my przejdziemy do ostatniego do ostatniego wątku na który mamy zaledwie kilka minut, ale bardzo chcę też się przy nim zatrzymać, bo mówiliśmy o dobrych praktykach, ale chcę też poświęcić uwagę złym praktykom, takim rafom, czyli w pewnym sensie można to wyczytać z tego co jest dobrą praktyką, bo ich przeciwieństwo jest złą, ale czy macie coś takiego o czym byście powiedzieli z pewnością, że tak z nauczycielami albo z rodzicami na pewno nie warto o ocenianiu rozmawiać albo że to jest y, y, y, droga bardziej do wzmocnienia tego oporu niż do zachęcenia nauczycieli do wspólnego myślenia o tym jak będziemy u nas w szkole y, u nas w szkole oceniać. Danusiu co byś o tym powiedziała. Czego na pewno nie robić jak jesteś dyrektorem który chce zachęcić swoich nauczycieli do tego żeby, żeby, myśleli o ocenianiu. Danusiu musisz włączyć mikrofon. Nie wprowadzać tego odgórnie, no. rozmawiać. Przede wszystkim najpierw okay. rozmawiać i, i, i z pokorą. Ja bym, to Czyli nie być rewolucjonistą raczej. to pokora, pokora. Uh -huh. <laughs> Dziękuję. Dzięki. Beata. No, ja myślę sobie, że nieustannie pochylać się i, i tak sobie przyglądać się temu, jak to, jak to... Ale nie, teraz pytam Beata, Aha, to o to właśnie, ja... czego nie robić, czego, czego nie robić? robić? No to nie narzucać, nie narzucać. Ja to powtórzę, bo ja to mówiłam na początku co się zadziało. myśmy to wprowadziły i, i nie wyszło. Tak, czyli, czyli wprowadzanie tego jako pewnej idei dyrektora, który przywiózł ją albo nie wiem, ze wyczytał slot, z lektur, mm, albo ze studiów, mm, albo z, ze szkolenia, nie jest dobrą wideo. Ludzie to wyplują. wyplują. Kasiu, a ty? No cóż, ja mogę dodać, oprócz tego, że myślę tak samo jak ty, się i te Natomiast yy, może powiedziałabym tak, uważność. Uważność na to, co robimy, poprzez wsłuchiwanie się w otoczenie i uczniów, i rodziców, i nauczycieli. Ja nie mówię o wypytywaniu, po prostu o takim uważnym słuchaniu tego, co się dzieje wokół nas, ale też uważności na siebie jako dyrektora czy dyrektorkę, dlatego że czasami my naprawdę sami dla siebie jesteśmy rafą, sami jesteśmy rafą dla tego, co robimy. No i to tutaj też dzisiaj padło, że po prostu sami gdzieś tam jakiś kuku zrobimy niechcący. Chcemy dobrze, ale to się dzieje, więc uważność i słuchanie. Jasne. No właśnie zastanawiałem się, jak podsumować tę naszą rozmowę, bo pojawia się tutaj bardzo, bardzo wiele wątków. No i chcę się odwołać do mojej dobrej praktyki webinarowej i zaprosić was do takiego do takiego ćwiczenia. Gdybyście mogły wyobrazić sobie dyrektora. Który albo dyrektorkę, którzy są niedawno po konkursie, ale wiedzą, że o tym ocenianiu trzeba tam w głowach nauczycieli i nauczycielek mieszać, bo jest to ważny aspekt funkcjonowania. To taka złota zasada. Gdyby was ten ktoś mniej doświadczony powiedział no dobrze, no tutaj dużo o tym gadaliśmy, ale co jest najważniejsze? Co jest najważniejsze, żeby ten dialog, żeby ten dialog podtrzymywać? To na co byś wskazała albo wskazał? To która z was gotowa niech mówi. Widzę, że Danusia ma włączony mikrofon już. Dobra, ja, po, ja powtórzę, może nudna już jestem, ale autonomia, żeby nauczyciel czuł się, autonom, że ma wybór, ma, ma może podjąć decyzję, żeby czuł, że jest kompetentny, nie można go krytykować, nie można go dezabułować, bo to po prostu jest droga do niczego i trzecie mieć z nim dobre relacje. Wspierać kompetencje, wspierać autonomię i mieć dobre relacje. Okej, okay, dzięki. Beata? Tak, mało. To, to ja tak, a ja powiem tak od strony dyrektorki, która się spaliła, jak, jak mówiłam, żeby być cierpliwą we wprowadzaniu zmiany, tej zmiany oceniania, ale w każdej. Cierpliwość we wprowadzaniu. Dzięki. Cierpliwość. Okej, okay, dziękuję. Kasiu. A ja powiem jako mądra uczestniczka, albo mądra inaczej, uczestniczka FLO, że mnie bardzo pomógł ostatni zjazd, ponieważ uważam, że błąd główny, który popełniłam, to był brak planu. Ja go miałam w głowie, ale o tym, jaki on jest, nie wiedzieli moi nauczyciele i kiedy ja sobie wzięłam kanwę i zrobiłam piękną prezentację punkt po punkcie w prosty sposób w pięciu punktach im napisałam jak ja widzę tę zmianę odnośnie naszego oceniania. Jak oni zobaczyli, że to jest takie rozciągnięte w czasie i to w ogóle że w sumie niewiele muszą tak naprawdę że po prostu tak sobie po prostu tak na sobą pracujemy, rozmawiamy i tak dalej. To oni się uspokojili i yy, Stworzyła się ta przestrzeń do rozmowy, a więc plan, o którym wiedzą nasi nauczyciele. Okej, okay. Wiedzą są jego świadomi, jasne oczywiście. Bardzo dziękuję. Udało nam się nie przedłużyć, jak rozumiem, więc mogę jeszcze, mogę jeszcze powiedzieć o różnych działaniach odpornej szkoły dla dyrektora. Zapraszamy państwa na webinaria. To są takie wydarzenia jak to w którym teraz uczestniczyliście ale również zapraszamy na seminaria e, takie seminarium w lutym mm. zwykle odbywa się na początku miesiąca zwykle w pierwszą środę miesiąca ale w lutym będzie w drugą środę miesiąca dostaną państwo e, ponieważ zgłosiliście się tutaj do nas e, zaproszenie na to seminarium ona ma trochę inną formę niż ta dlatego że tam nie ma prelegentów zapraszamy Państwa najpierw ustalamy jakie są tematy rozmów a potem umożliwiamy samym dyrektorom i dyrektorkom spotkania w małych grupach i rozmawianie ze sobą po prostu to jest ta ten niezwykły walor takiej społeczności osób które mierzą się z podobnymi wyzwaniami ze sobą po prostu o różnych rozstrzygnięciach które państwo w danym momencie uważają za najbardziej ważne ciekawe interesujące. Mogą się tam pojawić rozmaite rzeczy nigdy nie przesądzamy. Nie przesądzamy tematu ale przez głosowanie wybieramy kilka tematów które mają największą frekwencję w danym momencie i do tego dostosowujemy pokoje. Bardzo zapraszamy do tej formy. Będziemy organizowali również wydarzenia stacjonarne letnią szkołę dyrektorów w takiej wersji otwartej nie tylko dla dyrektorów uczestniczących w programach CEO w odpowiednim czasie będziemy państwa do tego zapraszać zatem bardzo będziemy wdzięczni za pozostawanie w kontakcie z nami no i też będziemy dumni że chcecie z naszych propozycji korzystać a ja na koniec chcę bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować prelegentkom, dzielenie się tym doświadczeniem przecież niełatwym, bo nie mówiliśmy tylko o rzeczach, które tak prosto przynoszą satysfakcję no i rozwiązują wszelakie problemy. Zatem jeszcze raz bardzo dziękuję i Państwu dziękuję, dziękuję za uwagę dziękuję. i do dziękuję zobaczenia. Bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękuję.